Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Poramski i chciałem się z Wami dzisiaj podzielić jedną krótką refleksją, która wynika z badań danego Salivana odnośnie efektywnego czy tam bardziej efektywnego sposobu budowania planów. Spójrzcie na chwileczkę na tą grafikę. Jak widzicie ona składa się z dwóch z dwóch modułów, tak, z trzech elementów, dwóch modułów. Jeden z tych modułów znamy, czyli określenie jasno, gdzie jesteśmy, bardzo precyzyjnie określenie, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o kompetencje, sytuację finansową i gdzie będziemy. I wynikającą z tego przestrzeń rozwoju, przestrzeń zmiany, procesy, narzędzia, które nam w tym będą służyły. Natomiast Sullivan zauważył, że często brakuje nam, kończy nam się paliwo na tej drodze i to, co on dołożył, to dołożył, jak widzicie, w punkt pierwszy, czyli gdzie byłeś, gdzie byłeś, gdzie byłaś w określony czas w przeszłości, czy to może być rok, dwa, pięć lat temu i teraz po co to zrobić? Po to, że z tych badań wynika, że ludzie, którzy Przedsiębiorcy, którzy dokładają ten element mają dużo większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu, dlatego że ono daje im energię i siłę do tego, żeby przejść, przejść dalej.